Leci mały migul, poprzez miedzę leci, zanim leci drugi, a za nim trzeci. Kaj lecicie chłopcy! Mama na nich woła. Chcemy se pokurzyć chłopkę za stodową. Wróćcie się piarunki! Mama na nich wreszcie. Ale chłopcy gnają, kto pierwszy ten lepszy. I cóż o ja teraz płacznym? Mamulka rozmyśla. Coś tym moim chłopcom do głowy przyszło. Ledwie całą ziemię mi połod roztali, a już się im zdawa, że są isto zdrali. Uża im pokorzym tym spór roku małym. Prawi se mamuśka, dzierżąc w ręce gałęź. A jak widzą prytek, to mnie posłuchają i kochał pie spadki wartko pośmigają. Otóż przygnała matka i tak na nich wołała: Udaż tani działał kurzec! Słabki podstadałam! Kapkę im pod nosem prytkiem pośmigała i spadki do hałpy chnet chłopców przegrała. Jakżeście się choć kapkę uśmieli, to doejdźcie łapkę w górę, subskrybujcie, udostępnijcie posta kajeny. Miejcie się fajnie, do zaś!